Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem, specjalistą medycyny transportu z Wrocławia. i Zacznę od zapytania pracownicy, czy pracodawca może jej nakazać badania okresowe w czasie wolnym. Pracują na dwie zmiany, więc jeśli pracują po południu, muszą zrobić badania rano. Nadmieniam, że do poradni trzeba iść dwa razy: rano na badania laboratoryjne, a po 15 do lekarza. No, prosi tutaj internautka o wyjaśnienie. Oczywiście muszę sięgnąć do kodeksu pracy, i w artykule 229 tegoż to kodeksu pracy, w paragrafie trzecim przeczytasz, że okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonania pracy i w związku z przeprowadzonymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. A w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości, przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu. Według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych. Y oczywiście dotyczy się to tylko pracowników, bo jeżeli jesteś na badaniach wstępnych, nie jesteś pracownikiem, czyli teoretycznie nie masz wstępu do zakładu pracy, no i sobie się badać możesz y kiedy chcesz. Natomiast y z treści tegoż to yy, paragrafu wynika, że istnieje taka teoretyczna możliwość zrobienia badań poza czasem pracy. No, skoro te badania przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, no, to raczej pracodawca giedy, decyduje, kiedy są te możliwości lub ich nie ma. No, coż tutaj robić? No, być może warto przedstawić mu swoją sytuację i może to się da jakoś zmienić aczkolwiek wiem, że może być to też y, trudne. Natomiast y, ciężko nie zgodzić się jednak z faktem, że część pracodawców ma tutaj lepiej zabezpieczone wykonanie badań profilaktycznych w umowach z przychodniami, no, także odbywa się to nieco szybciej, nawet jeżeli to jest poza czasem pracy. Także na tym kończę, jak masz coś ciekawego do dodania o czasie, czy o terminach wykonywania badań okresowych w czasie pracy, poza pracą, koniecznie to oczywiście zrób w komentarzach pod tym wideo. No, dowiedziałbym się chętnie jak to jest rozwiązane w Twojej firmie, natomiast jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka, jak chcesz więcej takich materiałów, oczywiście koniecznie zasubskrybuj. Mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, gdzieś na górze lub na dole są guziki subskrypcji. No, jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się tutaj na moim blogu, na mojej stronie internetowej lekarzpracy.pl I tam wpadni zaraz po obejrzeniu tego filmu, link jest w opisie do tego wideo, jak oczywiście oglądasz je na moim kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. I koniecznie dodaj właśnie komentarz, czy zapytanie jak te sprawy czasu pracy, wykonywania badań okresowych w czasie pracy lub poza czasem pracy są rozwiązane na podstawie kodeksu pracy, ale w Twoim zakładzie pracy. Także pracy, pracy i pracy.